Dostałem bardzo ciekawe zapytanie od mojego widza, oczywiście złapanego za jazdy po alkoholu. I dotyczy ono tego, czy każdy lekarz specjalista psychiatra, czy każdy terapeuta uzależnień może przeprowadzić terapię, a po zakończeniu tej terapii wydać zaświadczenie o rocznej abstynencji, czy jakiejkolwiek by tam abstynencji to okresu nie dotyczyło. Oczywiście muszę ci przeczytać. Dzień dobry panu, mam takie pytanie Dostałem skierowanie z WOMP-u na badanie psychiatryczne i lekarz wysyła mnie na leczenie odwykowe. Czy to leczenie ma się odbywać w poradni leczącej, takie coś? I czy zwykły psychiatra prywatny może leczyć i po zakończeniu leczenia wypisać papier o zakończeniu leczenia? I moja opinia prywatna jest taka Każdy lekarz specjalista psychiatra jest upoważniony do przeprowadzenia takiej terapii i do wystawienia stosownego zaświadczenia o zakończeniu leczenia, o yy, okresie abstynencji, prawda? Powiem więcej, jeżeli taki lekarz psychiatra uzna, że ty terapii nie potrzebujesz, że nie jesteś uzależniony, a takie przypadki też się zdarzają, to może wystawić zaświadczenie że leczenia nie potrzebujesz i WOMP taki dokument powinien honorować. Natomiast jeżeli chodzi o terapeutów uzależnień, to wprawdzie nie wiem, w jaki sposób oni nabywają te swoje uprawnienia, natomiast jeżeli taki terapeuta ma stosowne certyfikaty, ma stosowne uprawnienia, dyplomy, czy jakiekolwiek inne potwierdzenie swoich kwalifikacji, to również lekarz z WOMP-u powinien zaświadczenie od takiego terapeuty uzależnień yy, przyjąć. Także jeszcze raz powtarzam lekarz psychiatra jest uprawniony, lekarz specjalista psychiatra jest uprawniony. Wprawdzie w rozporządzeniu pisze, że ma być to zaświadczenie o rocznej abstynencji od lekarza, ale tak faktycznie to chodzi tutaj o lekarza specjalistę psychiatrę. No i tyle w sumie mam do powiedzenia. Każdy psychiatra jest, nazwijmy to, dobry, aczkolwiek lekarz z WOMP-u być może, może polecić jakiegoś psychiatra, może polecić jakiś ośrodek. No, jeżeli to nie wiąże się z jakimiś wielkimi kosztami, prawda, jeżeli to jest na tak zwany Narodowy Fundusz Zdrowia, a uważasz, że jesteś uzależniony, to warto też rozważyć taką propozycję, chociaż nie jest ona obliga, to Ryjna. Aczkolwiek może być, że w jakiejś tam poradni wiedzą, jakie dokumenty trzeba wystawić, aby WOMP wiedział jaką podjąć końcową decyzję. Także na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu, uprawniony do badań kierowców. Także nie proś mnie o takie zaświadczenia o ukończeniu terapii, o poświadczeniu rocznej abstynencji alkoholowej lekarz medycyny pracy, lekarz specjalista transportu nie jest od tego. Od tego są lekarze, psychiatrzy Natomiast, jeżeli jesteś moim nowym widzem, świeżynka, prawda, nieszczęście ci się przydarzyło i chcesz wiedzieć coś więcej o badaniach po alkoholu, nie tylko psychiatrycznych koniecznie zasubskrybuj kanał YouTube i oczywiście, jak już zasubskrybujesz, kliknij w dzwoneczek, abyś otrzymywał powiadomienia o najnowszych filmikach. Jak jesteś weteranem, oglądasz to już powiedzmy z sympatii do mnie, ponieważ przeszedłeś te badania. Oczywiście z wynikiem pozytywnym odzyskałeś prawo jazdy, a chcesz sobie przypomnieć, jak to kiedyś tam było. Obejrzyj tutaj filmik w tym kwadraciku po mojej lewej, a po twojej prawej stronie. Także uważaj na siebie, nie doprowadź do sytuacji, żebyś musiał korzystać z WOMP-ów, z lekarzy psychiatrów, z terapeutów, a później oczywiście przy odzyskaniu prawa jazdy, przy przedłużeniu prawa jazdy z lekarzy uprawnionych do badań kierowców. To wszystko kosztuje, to idzie w dziesiątki tysięcy złotych i po prostu szkoda pieniędzy na tak jakiś taki niepotrzebny wydatek.